Ostatnio rozmawiałem z kilkoma pracownikami ochrony i dowiedziałem się jakie ich są największe problemy podczas badań lekarskich i psychologicznych. Oczywiście innym problemem są niskie pensje tych pracowników, ale to nie temat na to wideo. I pierwszym problemem jest dla Ciebie brak wszystkich specjalistów o jednym czasie i w jednym miejscu. O ile stosunkowo łatwo sobie znajdziesz psychologa, to badanie lekarskie często rozciągają się na kilka dni i według mnie jest to spowodowane brakiem właściwej organizacji czasu pracy lekarzy, ale stwarza problem dla Ciebie jako ochroniarza, ponieważ często badasz się w przerwie pomiędzy zmianami, czyli schodzisz, że tak powiem ze zmiany, masz ten wolny dzień i tylko wtedy się możesz przebadać. Drugim jest to, że kompleksowe badanie psychologiczne lekarskie jest z reguły nieco tańsze niż te wszystkie robione pojedynczo. I jest to logiczne, ponieważ w pakiecie jest zawsze taniej, a detaliści sobie z reguły y, każą płacić więcej, ale i z tego powodu, że tych pacjentów, tych ochroniarzy mają mniej, także próbują nadrobić to wyższą ceną. Po trzecie, policja odwołuje się, jak ma wiedzę o twoich jakichkolwiek problemach z alkoholem. I nawet, jeżeli nie przyznasz się lekarzowi takiemu jak ja, że miałeś te jakieś problemy i to z powodu picia, to policja z reguły ma tą informację i niestety często ją wykorzystuje przeciwko tobie i masz małe szanse na przejście badań odwoławczych. Nie mówię, że nie przejdziesz, ale szanse są naprawdę małe. I po czwarte, często też nie przyznajesz się do niepełnosprawności pomimo groźby odpowiedzialności karnej. I takie sprawy często wypływają przy różnych przetargach, np. dla wojska, kiedy jedna konkurencja pierze brudy drugiej konkurencji. Pamiętaj, jeżeli nie masz jakiejś przerażającej choroby, to zgłosią lekarzowi oczywiście choroby będącej przyczyną niepełnosprawności i nie wszystkie te schorzenia dyskwalifikują Ciebie, inwalidę czy niepełnosprawnego i warto z lekarzem być szczery, przynajmniej tak w odniesieniu do mojej skromnej osoby. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony. Jeżeli Ty miałeś jakiś inny, ten piąty problem niewymieniony w moim filmie, koniecznie napisz to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli film Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Natomiast, jeżeli chcesz więcej takich materiałów o medycynie pracy, to po prostu zasubskrybuj mój kanał YouTube Tutaj masz takie kółeczko, widzisz je na ekranie prawda po mojej prawej stronie. Natomiast, jeżeli chcesz kolejny filmik, to masz ten filmik z tej strony i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.